Yeah. yeah. jest Góry się You oh. się aż zakończy każdy dzień Wszystkim on, zniosły Jego trąb. Góry chylą się, oceany żół, Panu dają chłop. Tu jest, jak tu jest, jak jest jak Bóg, ponad wszystkim o zniosły Jego trąb. Say yeah. yeah. Oceany grzło, Panu dają.